Znowu sól, zatem mmm, zatem idę znów przyja przejarane niczym słup. czuję się jak Bóg Wyżej już od król, taki plus robię w cage hook Rozjebałem to, krzyknie tłum, gdy przekroczysz próg Mówiłem jestem wyżej, soli zawdzięczam stany O których nawet nie śniłeś, sole posiadają smaki Które mają różne style, jeżeli próbowałeś To za chwilę spiję pionę i za to wypiję Weź buch, no i bardzo proszę, chodź stąd. Odlecimy w kosmos, tak jak Armstrong. Solo łatwo, patrz jak tam ci patrzą. O, lecimy sobie jak god, lecimy sobie tu na remont. Kolejne rzeczy tu. Sobie, a ty ciągle gada, że po co nam to. O, leci bit sobie jak sól, to oczywiste, że mamy ich w chuj. W chuj Ciągle łagodzimy ból, a ty ciągle gada, że to nie jest twój. Hey. siedzimy sobie tak w kagie, to soli mamy te pranie. Zmieniamy sobie te wapy, tak samo jak zmieniamy ubranie. Trochę widać niewyraźnie, wyraźnie, zmieniamy sobie obraźnię. Hey. To nie słuchuję paraże, sobie tam gadaj na razie. Hey. Koniec roku tonu światła, my jaramy stupę. Hey. Oh. Koniec roku to tonu światła, a na niebie górze. Oh. Co mówiło między nami, to zostaje w chmurze. O kim ciągle tak se gadam. Zgadnij Tylko że z i petkiem Idziemy w sos, palimy to Jak nie ma co robić, wpijam na noc. Albo ty pijasz do mnie. No i tak właśnie nagrywasz to Pytasz się, czym jest Kagie? To jest miejsce, gdzie idziesz z domu, właśnie do szkoły Bierzesz sobie monsterka, pijesz go i zajebiście. Jest to zajebisty dar natury, gdzie doznasz trochę kultury Trochę jej stracisz, a może nie. Będzie i tak zajednion. Usiąść wygodnie, zrelaksuj się. Weź sobie fotelnik i kurwa siadaj i weź sobie sól. Ktoś otworzył drzwi, ale nie chodzi. Jestem kurwa dzik, ale drzwi nie soli. System rozpierdoli, czuję się jak mordy Nie jestem dorosły ani trochę mówię sorry. Sól łagodzi mój ból, czuję chodzić i chuj, lecz nie mam czasu. Nie rób tu kwasu. Leżysz, nie palisz, KG klan, puf, puf pan Krzała czarna na na na Zjarana do pustych hana Gęstą go jak z grila la lalek nam służ zalewa, zalewa Chasz komora, a my na scenach, na scenach Nie podrobisz naszego fleksu, od rana do nocy Szkońc syter, rana jest sól, więc chodzi i w dziób Jaba da, autem do domu Prym z ust, kudno z dupu, Łzy z oczu, do ust I teraz już wiesz, z kim masz do czynienia, człowieku Ej, to był mój rak Cały mój świat chyba nie Sole, morto na no nowych szale. Myślę o sobie, no i ile przyjeżdżałem. Janek mnie goni, no bo mu się zjerałem. Jestem na ścianie tak jak sól, Pani mi mówi, zmięte ten strój. Typie to jest pojebane, bo są nasze czwarty tydzień, no i chuj. Czwarty tydzień, no i chuj. Czwarty tydzień, no i chuj Masz mordę, może to sól Nie ustawiamy tu ról Sos, ciuchy i borciuchy Dlatego chodzę z kurty Dlatego przyzwyczajam się do grupy o, Dlatego spalam długi jak mój wap długi Dlatego mamy ksywy, same smugi o, Dlatego ze mną kozi Dlatego ze mną Janek, no i Antek No i marut, no i body o, Są jeszcze ze mną groty Jest jeszcze z nami Janusz Pamiętam o wszystkich mordy Pozdrawiamy wszystkich panów Witam wszystkich zebranych, chciałbym zaprosić na ten wielki dzień dla nas wszystkich, na którym oznajmimy najlepszą sól. Biorąc pod uwagę popularność, ulubiony smak, ilość tej soli w kapie oraz wszystko inne, groźną edycję gali, rozdanie statuetki złotej soli wygrywa LODOWA MIĘTA! Mary jest zgrany, bo brakuje w kagie soli sól wszystko przebije i to dalej Cię tak boli nie kupuje plik pornoli, wolę napić się już koli. po całej imprezie pusta jest już w całej foli soli brakuje, bo za dużo pale soli brakuje, hajce nie dostałem jestem przez 16 na karku, co tylko chciał sprawiać soli na wapie teraz już siedzę z ziomami w kochanym kagie 3.30, zabronię na strania. Od soli ranie, marzytę. Już banie, gdzie co piątek ostre jest chlanie O, oh, ciągle chcą mnie na tych trakach. Ja się z chęcią wszędzie dogram. Jestem elastyczny, jak pierdolony hologram. Na tych bitach lecę nigdy się nie podam. Za marzeniami tylko gnam. Obiecujący na siebie mam plany. Oh. się nie podoba podobać, skądś jak muran. Ale proszę, nie zachowuj się jak kurwa.